czy on napisze? Witam serdecznie, czy on, ona napisze, czy Twoja osoba ukochana napisze po prostu. E, witam serdecznie wszystkich kochanych moich subskrybentów i nowych słuchaczy. Na moim kanale Mira, Mi, orakel miłości u Loeli. Ja jestem wróżka Loelia i zapraszam Was do wysłuchania tej wróżby z kart Tarota i Lenormanda. Mam dwie grupy dzisiaj do wyboru, ale możecie oczywiście calutki film oglądnąć, ponieważ dwie rozmaite i te ka talie ta kart, które pokażą być może całą historię, to powiedzą coś i tak dalej. Niemniej jednak zapraszam Was do wyboru jednej grupy Waszej ulubionej, która przyciąga Wam oko, Wasze oko, w pierwszych trzech sekundach powinno gdzieś tutaj magnetyzować do pierwszej lub drugiej grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, taka oto talia i obelisk czerwony, oraz druga grupa to taka talia tarota i obelisk Kwarcu górskiego przeźroczysty. Także wybierzcie grupę. Ja proszę Was jak zwykle o subskrypcje nowe. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, to zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście napiszcie mi, którą grupę wybraliście, czy rezonuje z Wami, w jakiej części. Tak, i lajkujcie z ciuczkiem w górę. Piszcie mi również e-maila. Jeśli chcecie wróżby indywidualne, zapraszam serdecznie. Mój e-mail znajdziecie w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach na moim kanale. Zaczynamy więc od grupy pierwszej, od kart Lenormanda, kochani. Grupa druga czeka. Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? Czy on napisze? napiszę napiszę kochani i będzie chciał wszystko naprawić będzie chciał też spotkania będzie chciał wyjaśnienia spraw ma nadzieję, że wszystko dobrze się jeszcze tu wyjaśni jakieś kłótnie sprzeczki, które mieliście konflikty, chcę tutaj wyjaśnić ponieważ jest też u niego frustracja że coś tutaj nie poszło po waszej myśli nie poszło po jego myśli Chcę to wyjaśnić i mamy kartę Nowego Początku, Jedynka oraz mamy wiadomość, tak? Czyli karta jeźdźca to coś, jakaś akcja, szansa, propozycja, aktywność. Nie wiem, przyjedzie może autem, bo tutaj jest karta auta, karta właśnie podróży, karta też spotkania, karta wiadomości wysłanej. Także tak napiszę i będzie tutaj chciał właśnie pozytywne, dobre, zdrowe rozwiązanie, czyli zdrowe jakoś rozwiązanie spraw, tak zdrowy rozwój spraw, by po prostu nastąpiła znowu, nie wiem stabilność, spokój, tutaj nie wiem harmonia. Także tak. Napiszę. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, kochani. Grupa druga to karty Tarota i Obelisk Górski, Kwarcu Górskiego. Czy on napisze, czy on napisze, czy on napisze. Czy on napisze? Czy on napisze? W przełożeniu mamy dziesięć buław. Dziesięć buław mówią o tym, że on jest przeciążony, że go przeciąża to, ta relacja. Nie wiem to, że ma napisać. Nie wie, czy ma napisać, czy nie ma napisać. Być może nastąpił jakiś, nie wiem, konflikt między Wami, są jakieś problemy i jego to przeciąża, tak? Dziesięć buław, kochani, to na pewno mm, no, przeciążenie, pra, jakaś, nie wiem, koniec jakiejś drogi aktywności. Tutaj może on myśli, że to jest koniec już że nie będziecie chcieli już tego przeciąża. Mamy Królowę Kielichów, czyli myśli tutaj o Was jako o Królowie Kielichów, czyli pięknej kobiecie romantycznej, pełnej emocjonalności, pełnej miłości, czyli widzi Was jako boginie miłości. Ale mamy tutaj yy, cztery pentakle. Cztery pentakle... Tutaj on trzyma jakby na swoim, tak? Jest uparty bardzo, jest skąpy również, uparty czy oszczędny, czy trzyma się starych swoich struktur, starych swoich racji, starych swoich spraw. No jest to często też karta skąpca, osoby właśnie takiej, że trudno mu się zmienić, trudno zmienić mu swoje jakieś reguły za, zapatrywania, nie wiem. Także tutaj. Ciężko mu y, zmienić się, i mamy y, osiem kielichów. Tak, osiem kielichów, kochani. No, osiem kielichów to odejście od uczuć, od emocji. Hmm. Rozstanie, odejście, y, zaostawienie uczuć emocji, które im nie, jemu nie służą, rozstanie, tak. Dużo jakichś sekretów, też niewiadomych, tajemnic. Raczej pozostawienie tutaj uczuć i trzymanie przy swoim, tak? Też poprzez skomstwo i upartość. Też królowa, która się tutaj, ta bogini, która się odwraca jakby też od tych uczuć. No i to go przeciąża, że po prostu, nie wiem, jakieś odejście jest tutaj, zostawienie tego związku, tej relacji, no i przeciążenie tą sytuacją, nie wiem, czy jakiś konflikt, jakaś kłótnia, jakieś problemy tutaj w tej relacji. Natomiast mamy ostatnią kartę, która wypadła Kochankowie, Wielkie Arkana, tak, szósta karta. I ta karta Kochankowie tutaj mówi o tym, w tym całym czytaniu jest jakaś, jakiś, jakieś rozstanie, jakieś przeciążenie, jakiś smutek, jakiś skąpstwo, upartość, ale ta ostatnia karta mówi o tym, że on napisze, ponieważ chce, byście byli kochankami, byście byli zakochani. I jeszcze w kontekście właśnie tej karty Królowa Kielichów i Kochankowie po prostu on wie o tym, że jest tu potencjał na miłość, czy na piękną intymność, na piękne spotkania, emocjonalność, romantyczność, że Ty jesteś osobą pytająca pełna romantyczności, tak? pełna emocji. I tutaj on chce niemniej jednak pomimo tych turbulencji, problemów, tutaj, które widzę, i odejścia, nie wiem, sprzeczki, kryzysu, on chce, by ten związek został, by te ci kochankowie właśnie tutaj przetrwali, tak, żeby to dalej się toczyło. Także on będzie pisał, tak? Będzie pisał pomimo swojego przeciążenia, być może tutaj potrwa to, ponieważ potrzebuje czasu, ale będzie pisał. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.